Dobry wieczór Wam. A dzisiaj Wam zaprezentuję nowego rock'n'roll'a, którego dedykuję dla pewnej żołnierki z Armii Amerykańskiej, która przebywa w Polsce. Myślę, że Wam się spodoba. Zaraz tylko panuje komputer i zaczynamy. No to miłej zabawy życzę. Mm. Oh, mm -hmm. Oh, <laughs> oh,